Cześć, mam na imię Jacek, mam 44 lata, trafiłem tutaj do Sebastiana 4 lata temu i w sposób regularny ćwiczę. Jestem osobą aktywną, dla której tryb życia taki aktywny, zdrowy jest bardzo, bardzo ważny. Do Sebastiana tutaj przyszedłem, aby poprawić swoje wyniki, poprawić swoją kondycję, wydajność mięśni. Natomiast szybko Sebastian odkrył zupełnie inną kwestię, która była w moim ciele. Dwa lata wcześniej miałem poważne złamanie stawu skokowego. Sprawa była już zamknięta po rehabilitacji, po, po leczeniu, po operacji w zasadzie lekarze powiedzieli, że co się dało, to zrobili, natomiast odczuwałem bardzo duży ból, duży dyskomfort, jakiś ruchowy, szczególnie jeżeli stopa była bez buta, w momencie jak chodziłem w japonkach, jak biegałem po piasku, odczuwałem duży dyskomfort. Sebastian dosyć szybko wyłapał już na pierwszym treningu ten problem, zauważył nieprawidłowe ruchy, nieprawidłowe ułożenie stopy, biodra, co mogło w ogóle doprowadzić mnie do dużo poważniejszych kontuzji w przyszłości. I w zasadzie pomimo tego, że zależało mi, żeby pracować bardziej z mięśniami, skupiliśmy się w początkowym czasie na właśnie poprawie mobility tej stopy, na ruchomości jej. Dużo pracy włożyliśmy w to, żeby właśnie prawidłowo ją ustawiać i i w zasadzie dzisiaj problemów nie mam żadnych. Sebastiana cenię za dużą wiedzę, za ciągły rozwój, za niestandardowe podejście do, do tematu, otwartą głowę, duże kompetencje i właśnie wiedzę z zakresu budowy ciała, ruchomości. Tak, jakość życia się znacząco poprawiła.